W tym odcinku pokażę kilka przykładów rozwiązywania typowych zadań z podzielności, jakie pojawiają się na egzaminach. Na przykład takie zadanie. Wszystkie liczby podzielne jednocześnie przez 12 i 20 są także podzielne przez… Trik polega na zrozumieniu, że jeśli liczba jest podzielna przez 12 i 20, to jest podzielna przez czynniki pierwsze obu tych liczb. Rozbijmy je więc na czynniki. 12 równa się 2 razy 6. 6 nie jest liczbą pierwszą, równa się 2 razy 3. I już. Każda liczba podzielna przez 12 musi się dzielić dwukrotnie przez 2 i raz przez 3. Rozkład 12 na czynniki pierwsze to 2 razy 2 razy 3. To warunek podzielności przez 12. Teraz podzielność przez 20. Rozłóżmy 20 na czynniki. 20 to 2 razy 10, a 10 to 2 razy 5. Liczba podzielna przez 20 musi się dzielić dwukrotnie przez 2 i raz przez 5. Czyli musi mieć dwie dwójki i piątkę wśród swoich czynników pierwszych. Aby była podzielna przez obie te liczby, musi mieć wśród czynników 2, 2 i 3 dla 12 oraz 2, 2 i 5 dla 20. Jeśli nie wierzycie, możemy sprawdzić. Jeśli podzielimy ją przez 20… Zróbmy to tak. A dzielenie przez 20, to dzielenie przez 2 razy 2 razy 5. To dwójki się skrócą. Piątka się skróci i zostanie trójka. Liczba dzieli się więc przez 20. A jeśli podzielimy ją przez 12, czyli przez 2 razy 2 razy 3, to się równa 12, to skrócą się dwójki i trójka. I zostanie 5. Wszystko się zgadza. Po przemnożeniu to daje 60. 2 razy 2 razy 3 razy 5 równa się 60. 60 jest najmniejszą wspólną wielokrotnością 12 i 20. To najmniejsza liczba podzielna przez obie. Można ją pomnożyć przez dodatkowe czynniki. Nazwijmy je A, B i C. Ale żadna mniejsza nie będzie podzielna przez 12 i 20. Każda wielokrotność liczby 60 będzie miała te dzielniki. Skoro już wszystko wiemy, rozwiążmy zadanie. Liczby podzielne przez 12 i 20 dzielą się także przez… Te czynniki mogą być dowolne, więc je pominimy. Mogą być równe 1 i wtedy zostaje nam samo 60. Może nam też wyjść 120. Nie wiemy, co tu jest. A jakie czynniki na pewno muszą się znaleźć w tej liczbie? Na pewno musi w niej być 2, bo widać, że 2 jest dzielnikiem liczby 2 razy 2 razy 3 razy 5. Tak samo 2 razy 2, bo tu mamy 2 razy 2. Także 3 musi być wśród czynników oraz 2 razy 3. Podpiszmy. To się równa 4, a to się równa 6. Także 2 razy 2 razy 3 jest wśród dzielników. Mógłbym wpisać każdą kombinację tych liczb. Czynnikiem jest 3 razy 5 oraz 2 razy 3 razy 5. Można więc powiedzieć, że każda kombinacja tych czynników pierwszych jest dzielnikiem liczby podzielnej jednocześnie przez 12 i 20. Gdyby to był test wielokrotnego wyboru z odpowiedziami 7, 9, powiedzmy… 12 i na przykład… 8. To liczby 7 nie ma wśród czynników pierwszych. Liczby 9 też nie ma bo 9 równa się 3 razy 3, a tu mamy tylko 1, 3. Zatem 7 odpada, 9 odpada, natomiast 12 równa się 4 razy 3, czyli 2 razy 2 razy 3. A wyrażenie 2 razy 2 razy 3 występuje wśród czynników pierwszych, na które rozłożyliśmy najmniejszą wspólną wielokrotność tych dwóch liczb. 12 to prawidłowa odpowiedź. Z kolei 8 równa się 2 razy 2 razy 2. Potrzeba trzech dwójek wśród czynników, a my nie mamy trzech, więc 8 też odpada. Zróbmy inny przykład, aby dobrze to sobie przećwiczyć. Załóżmy, że pytanie brzmi tak samo. Wszystkie liczby… podzielne przez… Niech będą dwie ciekawe liczby. Wszystkie liczby podzielne przez… Dajmy na to 9 i… niech będzie ciekawie… 24. Są także podzielne przez… Są także podzielne przez… Znów zaczynamy od rozkładu na czynniki pierwsze. Szukamy najmniejszej wspólnej wielokrotności tych liczb. Czynniki 9 to 3 razy 3, gotowe. Rozkład 24 to 2 razy 12. 12 równa się 2 razy 6, a 6 równa się 2 razy 3. Liczba podzielna przez 9 musi mieć wśród swoich czynników pierwszych 2 trójki. Liczba podzielna przez 24 musi mieć 3 dwójki. Dopiszmy więc 2 razy 2 razy 2. I co najmniej jedną trójkę, a te mamy już z dziewiątki. Wynik tego iloczynu będzie więc podzielny zarówno przez 9, jak i przez 24. Ten wynik to 72. 8 razy 9 to 72. Załóżmy, że to pytanie w teście wielokrotnego wyboru, a odpowiedzi to… 16… 27… 16… 27… 5… 11 i… 9. Rozłóżmy 16 na czynniki. 16 równa się 2 razy 2 razy 2 razy 2. To 2 do potęgi czwartej. Potrzeba więc 4 dwójek. A nie mamy tu 4 dwójek. Tu mogą być dalsze liczby, ale nie wiemy jakie. Te czynniki pierwsze gwarantują jednak, że wynik będzie podzielny przez 9 i 24. Wykluczamy więc 16 bo tu nie ma czterech dwójek. 27 równa się 3 razy 3 razy 3. Potrzeba trzech trójek wśród czynników, a mamy tylko 2. Zatem 27 też odpada. 5 to liczba pierwsza. Nie ma tu piątek, więc odpada. 11 to też liczba pierwsza i też jej nie mamy. Odpada. 9 równa się 3 razy 3. Właśnie zauważyłem głupią wpadkę, bo 9 jest, rzecz jasna, dzielnikiem liczby podzielnej przez 9. 9 to dobra odpowiedź, ale jest oczywista. 9 pasuje, ale inną dobrą odpowiedzią byłoby 8. 8 równa się 2 razy 2 razy 2, a wśród czynników mamy 3 dwójki. Także 4 by pasowało, bo 4 równa się 2 razy 2. Również 6, czyli 2 razy 3. oraz. 18, równe 2 razy 3 × 3. Każda liczba równa kombinacji tych czynników pierwszych będzie dzielnikiem liczby podzielnej przez 9 i 24. Mam nadzieję, że zrozumieliście.